Rozkład tygodniowy z kart tarota. Witam serdecznie kochani słuchacze znowu na moim kanale Oracle Miłości u Loelia. Nazywam się Wróżka Loelia i witam Was serdecznie. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście po filmiku do komentowania. Nawet wysłanie mi smajlika jest cudowne. Zawsze patrzę na Wasze komentarze, czytam je. Lajkujcie również z ciuczkiem w górę. Koniecznie to tylko jedna sekundka dla Was, a dla mojego kanału jest to ważne. I kochani, też subskrybujcie, jeśli jesteście tutaj nowi. Dobrze? Zasubskrybujcie z dzwoneczkiem u góry, by dostawać wszystkie powiadomienia o moich najnowszych, codziennych premierkach. Kochani, również jeśli macie jakieś problemy, zapraszam Was na wróżby indywidualne. I napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie to ja Wam powróżę oczywiście z kart Tarota, Lenormanda lub Cygańskich na Wasze konkretne pytania i na podstawie Waszych zdjęć oraz dat urodzenia, co jest oczywiście dokładniejsze. Dobrze, teraz zobaczymy sobie, jakie tendencje pokażą karty na ten tydzień. Chciałam powiedzieć, że w ostatnim tygodniu naprawdę wszystko mi się sprawdziło co do Joty, aż byłam przerażona także no zobaczmy co będzie w tym tygodniu kochani w poniedziałek rycerz buław, czyli jakaś, jakiś energiczny pełen aktywności dzień i tutaj yy, bądźcie aktywni, zawalczcie o swoje musicie szybko Tutaj y, się orientować, być cały czas w akcji, y, być może zmierzać do jakichś zmian i być, powinniście szybcy, tak dążyć do celu i zawalczyć o coś śmiało, aktywnie. Także podjęcie ryzyka tutaj jest wskazane i być odważnym. Jeśli szukacie jakiegoś partnera, partnerki, jakiejś przygody, afery, romansu, to też tutaj wskazany dzień, ponieważ bardzo tutaj gorąca, aktywna, energiczna, namiętna, wręcz atmosfera też może być. We wtorek jakieś zrezygnowanie, coś jakby się skończyło, jacyś jesteście rozczarowani i nie widzicie tej następnej, widzicie... Szansy, którą podsuwa Wam ktoś pod nos, tak? Tylko rozpaczacie za tym, co się zepsuło, rozlało, zakończyło. Jesteście jacyś zrezygnowani, rozczarowani, pasywni. Nie macie jakby siły, ani ochoty, ani motywacji na nic. Powinniście jednak w ten wtorek wstać, nie smucić się, i zobaczyć tutaj tą szansę, którą los Wam podsuwa, widzicie, pod nos. Musicie tylko energicznie, aktywnie tutaj yy, wstać i rozejrzeć się dookoła Was. Co Wam los tutaj oferuje. I nie zostawać proszę w tym pasywnym modusie. W środę yy, jakieś tajemnice być może się ujawnią, ale tutaj... Też yy, w środę duże jakieś lęki, jakieś lęki, jakieś właśnie tajemnice, niewyjaśnione sprawy pod osłoną nocy, tak sekretne. Być może też jakieś marzenia, zazdrość, niepewność. Uwaga, żeby nie być za bardzo wrażliwym, wręcz nadwrażliwym tak, na różne jakieś tutaj sprawy, ponieważ bardzo emocjonalna środa mi się pokazuje. Dużo emocji, dużo rozmyślań. W czwartek pięć monet, czyli jakiś niedosyt. Niedosyt, deficyt, strata lub lęk przed stratami. Być może jakieś finansowe tutaj problemy. Uważajcie, by nie wydać za dużo pieniędzy, by w środę nie stracić pieniędzy. Jakaś niepewność. Niedosyt czegoś Niezależnie czy to chodzi o pieniądze Być może też jakieś problemy w pracy Niedosyt w pracy Że ktoś Was nie zauważa Czy nie szanuje W czwartek tutaj Nie bardzo widzę Jakieś zadowolenie z pracy u Was Lub z finansów tak Także uwaga w czwartek By nie stracić pieniędzy By za dużo nie wydać pieniędzy By tutaj ktoś Wam nie ukradł Czegoś Tak Także emocjonalne mogą być jakieś straty lub jakiś niedosyt emocjonalny, gdzie czuje się deficyt i smutek, żal. Po prostu, że jesteście niezadowoleni. Kryzys macie, tak? Jakieś takie nie za bardzo, nie za bardzo wesoły ten dzień, powiedziałabym. W piątek paść monet. Paść monet mówi oczywiście o jakiejś młodej osobie, jeszcze niedoświadczonej, niedojrzałej, ale która szuka stabilności, stabilizacji. Mówi tutaj o czymś może, co się narodzi, nowym początku, jakiejś zmianie, tak? Że dostaniecie może szansę na nowy początek, by małymi kroczkami powoli coś stabilnego znowu odbudować, i być może ktoś Wam pomoże lub Was wesprze. Być może tutaj będziecie mieli jakąś nową szansę, by zarobić pieniążki lub jakiś nowy projekt, nowa, nowy, nowa idea. Ym, powinniście być jednak pracowici, sumienni i pozytywnie myślący tutaj, dla tych nowych, ewentualnie jakichś projektów, nowej szansy. Być może spotkacie kogoś, kto, yy, kto będzie młodszy od Was i będzie szukał rzeczywiście coś stabilnego. Lub będziecie mieli jakąś nową, nowy pomysł, który może być na zarobienie pieniędzy jakiś dobry w sobotę jednak potrzebujecie pauzy, wycofania, przemyślenia spraw jeszcze raz na nowo. Tutaj jest taka, jakby pozycja spokoju i spojrzenia na sprawy z innej perspektywy. Tak? Jeszcze raz, jakby przemyślenie sobie gruntownie wszystkiego przed tym, zanim podejmiecie jakąś ważną decyzję. Lepiej zastanówcie się, odczekajcie, nie róbcie nic na szybko, na powiedzmy bezmyślnie, tak? Tutaj pasywność jest wskazana w sobotę. Pasywność i w samotności przemyślenie spraw. No i w niedzielę również, powiedziałabym, te dwie karty są tutaj ogólnie y, mówiące o wycofaniu się, o pasywności, nie robieniu żadnych jakichś złych tak, spraw, nie podejmowania jakichś na szybko niestosownych decyzji, przemyśleniu radykalnym spraw. Tutaj wstrzymanie się od działania i tutaj też przemyślenie sobie spraw, tak wycofanie się, dystans. Dystań, spokój. Być może choroba też, nie daj Bóg, tak? Bo to też jest karta choroby, ale nie daj Bóg, nie, nie życzę nikomu oczywiście. No, też może to być taka pauza przymusowa, że no nie wiem, jakiś smutek, jakaś depresja, jakieś dolegliwości, czego nikomu powtarzam, nie życzę. Ale też może być to po prostu pauza na przemyślenie, nowych spraw, nowych projektów niezbędna, tak? do przemyślenia ważnych jakichś spraw no i w przełożeniu tutaj, kochani mamy yy, pazia kielichów, czyli jakiś romans ale ten romans taki powierzchowny yy, raczej na zasadzie romansu, afery przyjaźni plus, ponieważ tutaj jest rybka która lubi wolność, tak? Czyli ta osoba chce romansować, chce być może romantycznych, pięknych chwil z Wami, ale nie chce się wiązać, nie chce się zobowiązywać, tak? No po prostu jakaś nowa, tutaj gorąca być może faza, być może z, tutaj ktoś się pojawi, młodszy od Was lub równy Wam wiekiem, ale taki młodzieżowo wyglądający czy młodo wyglądający z znaku ryby, skorpiona lub ryb. Znaczy, znaczy raka, przepraszam, raka, skorpiona lub ryb i ta osoba będzie chciała po prostu może z Wami randki, nie wiem, romantyczności, intymności, jakichś fajnych tutaj emocjonalnych doznań, tak? Ale tak jak mówię, nie widzę tutaj, żeby to było głębokie, raczej powierzchowne. Kochani, no taki tydzień, pełen jakichś melancholii, smutku, niedosytu, deficytu, przemyślenia spraw. Z tych kart mi tutaj bija raczej smutek ogromny. I wycofanie się, dystans do spraw, do rzeczy, do ludzi. Też przestroga, by Tutaj nie stracić czegoś, tak? Uwaga na pieniądze, uwaga na pracę, ponieważ jakaś strata, jakiś kryzys jest. Także uważajcie, kochani, przemyślcie sobie wszystko bardzo rozsądnie i życzę Wam miłego tygodnia. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.